Obliczmy objętość jeszcze kilku brył, a jeśli starczy czasu, zajmiemy się też polem powierzchni. Narysujmy walec. To jest górna podstawa walca. To jest bok. A to jest dolna podstawa. Gdyby walec był przeźroczysty, widzielibyśmy tylną krawędź podstawy. To coś w rodzaju puszki koli. Załóżmy, że wysokość tego walca wynosi 8… powiedzmy… centymetrów. To jest wysokość walca. Natomiast promień podstawy mojego walca lub puszki z napojem wynosi 4 cm. Pytanie brzmi, jaką objętość ma ta bryła? Jaką objętość ma walec? Ogólne podejście jest podobne jak w przypadku grania stosłupów. Najpierw oblicza się, ile miejsca zajmuje podstawa, a potem mnoży się ją przez… Trzeci wymiar walca. Obliczymy więc pole powierzchni tej górnej ściany walca, wieczka naszej puszki, a potem pomnożymy przez wysokość. To nam powie, ile centymetrów kwadratowych zajmuje podstawa. Jeśli potem przemnożymy to przez centymetry wysokości, otrzymamy objętość w centymetrach sześciennych. Jak obliczyć pole tej ściany? Ma kształt koła, więc użyjemy wzoru na pole koła. Narysujmy ją tak, jakbyśmy patrzyli na nią na wprost. To jest środek i promień 4 cm. Wzór na pole koła to pi r kwadrat, a więc tu będziemy mieli pi razy 4 cm do kwadratu. 4 do kwadratu to 16 razy pi a jednostką będą centymetry do kwadratu, czyli centymetry kwadratowe. To jest pole tej ściany. Objętość będzie równa to pole razy wysokość. Objętość jest więc równa 16 pi centymetrów kwadratowych razy wysokość, razy 8 cm. Mnożąc wiele czynników, można je dowolnie przestawiać. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności mnoży się liczby. To jest więc to samo, co 16 razy 8… 8 razy 8 to 64, razy 2 to będzie 128 pi… centymetry do kwadratu razy centymetry to będą centymetry do sześcianu… Czyli 128 pi cm. sześciennych. Pamiętajcie, pi jest po prostu liczbą. Nie przemnożyłem jej tylko dlatego, że to szalona liczba. Gdybym spróbował ją zapisać, nigdy bym nie skończył. Cyfry ciągną się bez końca, nie powtarzając się. Dlatego pozostawiamy ją w tej postaci. Można jednak uzyskać przybliżony wynik. 3,14 razy 128 to będzie mniej więcej 400 cm. sześciennych. A teraz zastanówmy się, jak obliczyć pole powierzchni tego walca. Dwie ściany są łatwe. Tu mamy jedną podstawę o kształcie koła, a tu drugą. Obie są częścią powierzchni tego walca. Ile więc wynosi pole powierzchni tego walca? Na pewno musimy wliczyć te dwie ściany. Pole każdej z nich wynosi 16 pi cm kwadratowych. Tu mamy 16 pi i tu mamy 16 pi. Więc 2 razy 16 pi cm kwadratowych. Pozostawię jednostki. Mamy załatwione dwie podstawy. Pozostało obliczyć pole tej bocznej powierzchni. Wyobraźmy sobie, że owijamy tę puszkę papierem. Narysuję linię przerywaną. W tym miejscu rozcinamy papier. A następnie go zdejmujemy. Zdejmujemy z puszki i rozwijamy. Co uzyskamy? Uzyskamy kartkę papieru, której jedną krawędzią będzie ta linia cięcia. To jest ten sam odcinek co ten. Przed rozwinięciem te dwa końce, zaznaczę je innym kolorem, te dwa końce. Stykały się. Wybiorę kolor jeszcze nieużywany, może różowy. Te dwie krawędzie stykały się, gdy papier był owinięty wokół walca, wzdłuż tej linii. Dlatego ta krawędź i ta mają taką samą długość jak wysokość naszego walca. 8 cm. I tu też 8 cm. Pozostaje pytanie, jaką długość ma ta krawędź? I jej odpowiednik. Popatrzcie, to odległość, jaka jest potrzebna do okrążenia walca. A więc odległość dokładnie równa obwodowi podstawy walca albo górnego koła, albo dolnego. Ile wynosi ten obwód? Obwód tego koła, czyli obwód górnej ściany walca wynosi 2 razy promień razy pi. 2 pi razy promień, czyli 4 cm. To się równa 8 pi cm. Długość tego boku to obwód jednej z podstaw walca. Wynosi ona 8 pi cm. Gdybyśmy mieli obliczyć pole wyłącznie powierzchni bocznej, bez górnego i dolnego wieczka, po rozwinięciu miałoby wygląd takiego prostokąta. Pole tej powierzchni jest równe 8 cm razy 8 pi cm. Zróbmy to tak. To będzie 8 cm razy 8 pi cm, czyli 64 pi cm kwadratu, czyli cm kwadratowych. Zatem pole całego walca to pole górnej ściany, pole dolnej ściany już je mamy i pole powierzchni bocznej. A więc plus 64 pi cm do kwadratu. Pozostaje policzyć. Tu mamy 2 razy 16 pi. To będzie 32 pi cm kwadratowych. Dodać 64 pi. Przesunę kawałek. 64pi cm kwadratowych. 32 dodać 64 to 96 pi cm kwadratowych. Wynik wynosi 96 pi cm kwadratowych, czyli trochę ponad 300 cm kwadratowych. Zauważcie, pole powierzchni uzyskaliśmy w centymetrach kwadratowych i nic dziwnego, bo mierzyliśmy figury płaskie. Mierzyliśmy, ile kwadracików o wymiarach cm na cm mieści się na powierzchni. Obliczając objętość, uzyskaliśmy centymetry sześcienne. Dlatego, że mierzyliśmy, ile małych kostek o wymiarach centymetr na centymetr na centymetr mieści się w środku naszego walca. Dlatego wyszły centymetry sześcienne. Mam nadzieję, że to zrozumieliście.